Witam serdecznie wszystkich kochanych Państwa na live wróżbach z kart Lenormanda i Tarota. Przypominam, że możecie kupić znaczki i zamówić wróżbę tak zwaną małą, średnią lub dużą w zależności od ceny znaczka, jaki zakupicie. Więc zapraszam serdecznie do kupowania znaczków, kochani. Ja już jestem gotowa, żeby Wam powróżyć. Karty już oczyściłam, przygotowałam. I możemy, kochani, od razu zaczynać. Także czekam na Wasze znaczki. I na Wasze pytania konkretne czyli na imiona partnerów, wasze imię, partnera, imię czy partnerki i konkretne, krótkie, rzeczowe pytanie. Bez żadnych długaśnych opisów, bez żadnych długaśnych zawiłych zdań, kochani. Do 10 zł, znaczy 10 zł włącznie, jest tak zwana wróżba mała z trzech kart. Do 20 zł włącznie jest tak zwana wróżba średnia z 6 kart. I powyżej 20 zł jest tak zwana duża wróżba z 9 kart. Czyli już jest, mogę powiedzieć, coś obszerniej, tak? Przypominam, że mała wróżba do 10 zł to tylko odpowiedź tak lub nie, kochani, bez dłuższych jakichś opowiadań, opisów. Także w zależności, jaki znaczek kupicie, tak Wam powróżę, kochani. Dobrze, zapraszam serdecznie do kupowania znaczków, do zadawania pytań, moi kochani. I O, Magdalena, witam serdecznie. Bibiaczku, witam serdecznie. Cieszę się, że jesteście. Aha, czy Sławek odezwie się do Magdy? Ok, już mam, Bibiaczku. Jak zwykle Bibiaczek mi pomaga. Nie było dwa tygodnie lajfiku, kochani. No bo była przerwa świąteczna, prawda? Były ferie, urlopy, czas urlopowy, czas wypoczynku. I ja byłam w dalekiej, bardzo dalekiej podróży. No oczywiście święta, Sylwester. No i troszkę odpoczynek, tak? Odpoczynek, detoks, naładowanie nowych energii, kochani. No i rozpoczęcie nowego roku, zakończenie starego roku, to jest przecież ważny moment, tak? Dopiero nagram Wam dla wszystkich znaków Zodiaku na początek roku. Nie mogę się jeszcze do tego zabrać po tych wyjazdach, podróżach, ale obiecuję Wam, że na pewno to nagram. Takie horoskopy to jest dłuższy filmik, dlatego jest mi ciężej się troszeczkę y, zabrać do tego. Krótkie filmiki jest y, szybciej prawda, robić. No i lifeik też, spotkanie z Wami. Dobrze, kochani moi, więc zaczynajmy. Magda. Czy Sławek odezwie się do Magdy? Lenormand, ok. Czy Sławek odezwie się do Magdy? Dobrze, Lenormand. Lenormand. Dobrze, Magdziu. Skup się na Sławku, kochana.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 Sławek odezwie się do Magdy. Powiedzcie, kochane, karty. Czy Sławek odezwie się do Magdy? Tak. Ale będą jeszcze komplikacje opóźnienia. Ponieważ być może jest trójkąt. Ale jest dobra wiadomość i jest tak. Odezwie się. Ale pamiętaj, że to do trzech miesięcy, kochana Także nie czekaj, tylko puść to. Niech się samo dzieje. Do trzech miesięcy może się to spełnić. Jeśli nie będziesz naciskać i czekać, kochana. Dobrze, następne pytanie proszę. Yy, witam Elżbietko, witam Martusiu, witam wszystkie dziewczyny, kochane, moją grupę. Co myśli Mariusz o Marcie? Tarot. Dobrze. Co myśli. Jaka to jest duża, mała, średnia, bibiaczku? Co myśli. Mariusz o Marcie? Aha, jeszcze jakaś jest wcześniej, tak? Pytanie, jaki znaczek, kochana. Duża Lenormand, co dalej w relacji między Edytą i Jarkiem? Duża Lenormand Aha, Edytko, dobrze, to ty byłaś druga, dobrze, bo teraz mi się troszkę um. Lenormand, Duża Lenormand co dalej w relacji pomiędzy Edytą i Jarkiem? Co dalej w relacji Edyty i Jarka? Dobrze. Dobrze, czyli najpierw zrobię to, bo widzę, że po kolei było. Czyli dla Edytki duża Lenormand, ok. Dobrze, czyli Edytko skup się na Jarku i zobaczymy.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 Powiedzcie, kochane karty, co dalej w relacji Edyty i Jarka. No tu już mam studnie, jakieś masz głębsze na pewno uczucia do niego. No, spełnienie marzeń chciałabyś z nim, ale są jakieś problemy. Blokady, obciążenia, problemy. Skomplikowana sytuacja trójkąt, tak? Lub czwórkąt, trójkąt. Lis, czyli egoista, egoista, który tylko chce wykorzystać sytuację według swoich potrzeb, który myśli raczej tylko o swoich potrzebach, bo to lis, tak? Lis myśli tylko, wyłącznie o sobie, by coś ukraść dla siebie, także tutaj mamy do czynienia z, z facetem, który jest egoistyczny po prostu, co dalej z relacją? Są problemy, są komplikacje, są jest balast i są obciążenie. Jest długa droga, skomplikowana, kręta do szczęścia. Niestety facet, który tylko wykorzystuje tutaj sytuację. No, ale będzie jakiś tam nowy początek, powiedzmy, któryś już z kolei, tak. Nowa szansa. Długo się to będzie powoli rozwijać, ale będą spotkania nowy rozdział, może, możecie zacząć znów, spróbować znów, jakaś szansa są uczucia miłosne, jest miłość, są uczucia miłosne między wami ale jest mężczyzna, wspomniałam, egoistyczny, który gra sobie na dwa fronty, tak? czyli jest trójkąt i zagrywanie sobie tutaj na dwa fronty granie, po prostu gra gra, yy, no tak jak, jak i list, tak? Lis jest wy, wyrafinowany i gra, cały czas jest klewa, czyli jest sprytny i robi tak, po prostu tak zagrywa, taką ma strategię działania, żeby po prostu wyjść na swoim, żeby skorzystać. I tutaj właśnie taka jest bardzo silna konstelacja z tym lisem, że tak on sobie zagrywa sprytnie, wyrafinowanie, żeby wyjść na swoim. Niestety mam kosę na końcu. Czyli ktoś będzie chciał tej zerwać tą relację, albo nie wiem, albo się zranicie, poranicie. Yy, nie wiem, po prostu czy słowami się poranicie, czy jakimiś tutaj awanturami, sprzeczkami, ale ktoś z Was będzie chciał yy, zerwać tą relację, zakończyć raptownie szybko tą relację. Ty, albo on, albo oboje, ponieważ yy, tutaj zauważysz, kochana. Egoizm z jego strony i za duże obciążenia, za duże balasty, za duże komplikacje, za duże opóźnienia, za duże tutaj problemy, gdzie tutaj trójkąt po prostu ganianie się y, za swoim ogonkiem w kółko Macieja, tak? I bez rezultatu praktycznie. Także będzie jakaś nowa szansa, owszem, która będzie się powoli rozwijać, ale... Będzie tu miłość, ale będzie też zagrywanie na dwa fronty, tak jak mówiłam i będzie tutaj jakiś koniec lub będzie poranienie, zranienie się tą, tą relacją po prostu, tak? Czyli będziesz może cierpiała, ponieważ kosana wiadomo, może bardzo ostro zranić kogoś, możesz cierpieć, możesz e, się smucić, możesz być rozczarowana, może być, możesz być zraniona, czy psychicznie, czy emocjonalnie. W każdym bądź razie, nie jest to relacja łatwa, oparta jest na egoizmie tego mężczyzny, na rozwoju yy, powolnym, owszem, na jakichś tam nowych szansach, nowych próbach ciągłych, ale które bardzo przeciążają, są balastem, so, jest sytuacja skomplikowana, z której nie można wyjść tak szybko, która nie może szybko się wyklarować widzę, no i jest raczej miłość taka na dwa fronty tutaj, tak? Także to są takie ważne tutaj przekazy kart, które widzę. Yy, widzę, że ta miłość, która, owszem, masz miłość, jesteś zakochana, ale yy, postanowisz może rozumnie, skrupulatnie, rozsądnie to przerwać, ponieważ nie widzisz tutaj szansy jakby wyjścia z tej sytuacji, na dwa fronty tutaj działa ten mężczyzna, ten lis i to chcesz przerwać. To chcesz przerwać. Ten marazm trójko, trójkowej relacji może będziesz chciała przerwać w końcu. No dobrze, taka ciężka tutaj, bardzo ciężka energia przy tym związku. Ciężkie karty, ciężka energia. Skomplikowane po prostu. Dobrze, dziękuję i przechodzimy do następnego, czyli tutaj mamy Marty, myślę, Marta chyba jest teraz. Co Mariusz myśli o Marcie? Średnia tarot, ok. Dobrze, średnia tarot, ok. Wezmę tego tarota, klasycznego. Co Mariusz myśli o Marcie? Średnia tarota, ok. Co Mariusz myśli o Marcie? Co Mariusz myśli o Marcie? Powiedzcie, kochane, karty tarota, co Mariusz?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 No tutaj mamy albo trójkąt, albo on chce podjąć jakąś ważną decyzję, jeśli chodzi o miłość. Chce odejść od wszystkich jakichś uczuć, które mu nie służą. Aha, między wami jest być może kłótnia, ponieważ to jest karta wojny. Karta wojny mówi o kłótni, o sprzeczce, o trupach, o... O tym, że po prostu jest tej jakby ruina, ponieważ jakaś jest kłótnia, jakaś agresja. Czy macie jakiś konflikt, czy macie jakąś sprzeczkę, czy macie jakiś, nie wiem, jakąś, jakąś kłótnię, jakieś nieporozumienia tutaj? Karta kłótni, gdzie nikt po prostu nie wygrywa tej bójki, tylko jest jakiś marazm. No i mamy tutaj rycerza, który niby walczy o coś, czyli walczy być może jeszcze. O tą relację, chce podjąć jakąś decyzję. Jest troszeczkę zakochany, ale jest to bardzo, ale to bardzo yy, takie powierzchowne, płytkie, ponieważ on nie chce się wiązać, chce być raczej tutaj wolny, wolna rybka, tak? On niby tu udaje zakochanego, czy udaje jakieś tam emocje, uczucia, owszem, ale tak naprawdę jest to raczej niedojrzały mężczyzna do związku. I jest to mężczyzna, który chce być wolny i nie chce się zanurzać, zagłębiać głębiej w jakieś tam związki, którego yy, przypuśćmy, stłamszą czy zobowiązują, tak? Yy, tutaj mamy odejście, nie wiem, czy on chce odejść od miłości. E, tylko chcę tutaj mieć taką powierzchowną romantyczność, powierzchowny flirt, powierzchowna, być może, nie wiem, przyjaźń plus, e, afera, romans, owszem, ale chcę odejść od jakiejś emocji, bo tu jest mamy śmierć, czyli nie wiem, albo chcę zakończyć ten związek z Tobą, ponieważ tu jest wojna, za dużo jest jakichś, nie wiem, zgrzytów, nieporozumień zgrzytów. E, Także tutaj jest jakieś śmierć, jakieś rozstanie, tak? Czy jakaś potrzebna w Waszej relacji jest transformacja? Ponieważ karta śmierci mówi też o zmianach, o transformacji. Że potrzebna jest ewentualnie w Waszej relacji, o czym ona oczywiście myśli, yy, w kontekście Twoim, tak? Yy, jakaś poważna transformacja, czyli zmiana, ponieważ tak dłużej już jak do tej pory nie może być, bo coś, jakieś są te uczucia, Blokady, które jemu nie służą, są jakieś sprzeczki, wojny, walki, nie wiem, czy głódnie, czy jakieś y, nieporozumienia, y, które po prostu być może obciążają tutaj Waszą relację i czy należy coś przetransformować, czyli coś zmienić. Jeśli nie zmienicie czegoś, no to